Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku pokażę Wam jak przygotować macze. Macza to zmielona, zielona herbata, która powstaje w odpowiedni, dość skomplikowany sposób po to, aby zachować maksymalnie jej wartości odżywcze, dlatego jest uznawana za jedną z najzdrowszych zielonych herbat. Jest to tak naprawdę też jedyna herbata, którą pijemy. Normalnie pijemy napart herbaty, czyli samą wodę bez herbaty. W przypadku maczy pijemy wszystko razem z herbatą. Jak macze przygotować? Za chwileczkę Wam pokażę. Pokażę wam dwa sposoby, jak przygotować macze. Pierwszy, taki klasyczny, japoński, z chasenem, hasenem, taka miotełka do przygotowania maczy, a drugi z y, ubijaczką do y, mleka. Y, warto zacząć od wody. Woda maksymalnie 80 stopni, nie używajcie w żwątku, może być nawet mniejsza temperatura, 75-70 stopni, nic się nie stanie. Warto użyć sitka, y, ponieważ dzięki temu y, w maczy nie będzie grudek. Nie jest to element konieczny, ale szczerze mówiąc wam, zawsze mi macza lepiej wychodzi z sitkiem. Jeżeli chodzi o proporcje, jest to jedna taka łyżeczka około 1,5 grama yy, i przeciskamy ją przez sitko. To naprawdę dużo daje, także ja już teraz zawsze tak używam. To jest jakieś siteczko z zapas takiego czajniczka do herbaty. Tutaj przygotuję drugą porcję. Zajmuje to dosłownie sekundę, a naprawdę dużo lepiej ta macza będzie smakować, nie będzie grudek. Tak wygląda macza z bliska, jasno zielony taki proszek, podobny do młodego jęczmienia, ale dużo smaczniejszy. Najpierw przygotujemy maczę w klasyczny sposób. Około połowę wody dolewam. I tutaj, jeżeli chodzi o czasen, większość osób miesza. Nie mieszamy tego jak herbaty, tylko robimy taki ruch w kształcie litery Z. Coś takiego, jakbyśmy mazali gumką w szkole w zeszycie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, jak najszybciej możecie tam i z powrotem. Jak widzicie pojawiła się taka fajna pianka i macza już jest gotowa. Teraz dolewam drugą porcję wody do pełna i macza jest gotowa. Teraz przygotujemy to samo tylko z ubijaczką do mleka. I mamy dwie macze gotowe, tak wyglądają z bliska. I pamiętajcie, macza będzie go dobra, znaczy dobra będzie dłużej, ale przez około 15 minut nam się nie rozwarstwi, potem nam się może zbierać osad na dole. Co, to nic nie znaczy tak naprawdę, można go jak najbardziej wypić, nawet należy go wypić. Ja sobie pod koniec picia maszy po prostu poruszam szklanką, dzięki temu ten osad z powrotem mi wchodzi, miesza się i go nie, nie, nie czuć go tak na koniec. A na koniec mam jeszcze dla Was rozdanie. Piszcie śmiało w komentarzach do czego używacie maczy i wybiorę jedną osobę, która w najbliższą niedzielę otrzyma ode mnie takie opakowanie maczy w prezencie. Dzięki, że oglądaliście do końca.